No niestety mowa nienawiści jest obecna na co dzień w naszej okolicy, właśnie przede wszystkim na murach coraz częściej przestaje ona być anonimowa. Nie jest to już hejt w komentarzach, ale również pod nazwiskiem na Twitterze czy na Facebooku. Sam ostatnio padłem ofiarą takiego hejtu po zakazie Marszu Narodowców przeciwko imigrantom. Stąd dla mnie naturalne było to, że dzisiaj właśnie będę tutaj, że przyłączę się do tej wspaniałej akcji, którą bardzo cenię i też zachęcam warszawiaków, żeby reagowali na tego typu hasła, tego typu symbole. My już u nas w mieście przeszkoliliśmy wszystkich administratorów, zarządców, żeby wiedzieli właśnie jak rozpoznać nawać tą mowę nienawiści, ale warszawiacy też mogą reagować, mogą zgłaszać do nas za pośrednictwem numeru 19115 czy specjalnej aplikacji właśnie te przykłady, które ich zdaniem taką mową nienawiści są. Jeżeli to będzie na terenie miejskim, będziemy reagowali, jeżeli nie będzie to teren miejski, będziemy prosili zarządcę, żeby to on zareagował. I to, że angażujemy się wszyscy, wiem, że dzisiaj było to oprócz mojej osoby, jeszcze wiele osób publicznych jest bardzo cenne, żeby pokazać, że to jest problem, na który musimy zwrócić uwagę. Ja też zachęcam warszawiaków, mamy przecież taką mechanizm jak inicjatywa, lokalna. Zawsze jako miasto możemy taki, taki, tego typu akcji wspomóc, również finansowo, chociażby zakupując farby i pomagając organizatorom je zorganizować. Zachęcam do tego, żeby tego typu akcje zgłaszać jako inicjatywy lokalne.